Witam wszystkich serdecznie, obiecany odcinek o tym jak wygląda rozdzielnica alternatora w instalacji agregatu z kosiarki. I zaczynamy od tłumaczenia, co tutaj mamy. Na początku mamy alternator, który jest podłączony wtyczką do instalacji. To jest już wersja C całego schematu. Jak ktoś nie chce się bawić, to może po prostu to wpiąć bezpośrednio plus do plusa, minus do minusa. W opisie będzie link do tego całego schematu, więc jak będzie zainteresowany, to może sobie sprawdzić samemu jak to dokładnie jest zrobione. Więc tak, zaczynamy od alternatora, wiadomo, plus do plusa, minus do minusa. Mamy wtyczki, jest opisana jaka wtyczka jest użyta. I teraz sobie odzoomniemy, żeby było widać, o co chodzi. I tak. Zaczynamy od diod szotkiego, które są na plusie i idą później do bezpiecznika. Tak, by prąd z instalacji nie wracał się do alternatora niepotrzebnie. A na minusie mamy bocznik. z Otóż tego urządzenia co jest tu KTD288 ale po wszystko po kolei więc tak schodząc z alternatora idziemy przez diodę, idziemy na bezpiecznik pamiętamy że zawsze bezpieczniki się używa żeby było bezpiecznie jakby coś się miało stać większość okablowania tutaj to są kable które są do to amperomierza, tak ja to napisałem to jest ten wskaźnik pomajarowy który pokazuje ile watów zużywamy czyli mamy tutaj napisane jaki kolor kabla gdzie jest podłączony czyli czarny mamy bezpośrednio na minusie czerwony mamy do głównego plusa za bezpiecznikiem niebieski na pierwszej stronie od alternatora i żółty na wyjściu, najdalej. No i mamy tyle z tego. Tutaj mamy prosty przekaźniczek. Teraz do niego. I teraz co to jest? Kojarzycie, że mam na skrzyneczce taki przełącznik czy pozycyjny? Ten przełącznik pozycyjny, żeby startować agregat, jest na zero, czyli tutaj. Wtedy nie mamy obciążenia i nie mamy wyłączania silnika. Bo jest osobno zrobione przez puste pole, że nie ma albo ładowania, albo wyłączania. Musi być czas, żeby silnik umiał się uruchomić. Dlatego jest normalnie, powiedzmy, wyłączony. Dajemy w neutral, jak w samochodzie wciskamy sprzęgło, żeby fajnie szło ruszyć. I dopiero jak damy tutaj zasilanie, to do minusa idzie sobie zasilanie na cewkę. Ja użyłem taki przekaźniczek. On jest 24V. Jest również opcja 12V. Można użyć przekaźniczek do świec żarowych, samochodowych albo coś takiego podobnego, bo one mają bardzo duże amperaże Ten co tutaj mam ma 70 Amper, więc jest dużo, dużo w zapasie jak to się mówi I tutaj jeszcze jest do plusa podłączona dioda Power On O co chodzi z tą diodą? Jeżeli pokaże mi się napięcie na alternatorze, że jest budzony ona będzie świecić. Taka kontrolka, jak to się mówi. No i bocznik. To było względnie powiedziane. Jest czarny przewód. Od minusa idzie. Od alternatora. Później jest niebieski. Żółty. I później jest niebieski główny wychodzący. dom zdjęcia, jak to wygląda, żeby każdy umiał sobie zobaczyć fizycznie po schemat z schematem, ale fizycznie o co chodzi. I za przekaźniczkiem tutaj mamy bezpiecznik. To jest typowy bezpiecznik 10 x 38. Taki bezpiecznik, ale radiowy, tylko że troszeczkę większy. Ja tutaj dałem 25 a Przekaźnik jest na 70 więc spokojnie da rady, a do 25 Amper jeszcze mi się nie udało dobić więc da radę. no i tutaj mam tą moją dużą czerwoną wtyczkę którą łączę z przedłużaczem zazwyczaj, będzie pokazane jak wygląda ta wtyczka jak zauważyliście jest tutaj wtyczka czerwona i wtyczka biała dlaczego wtyczka czerwona i biała? one nie są kompatybilne, nie idzie wsadzić czerwonej do białej a one też są właśnie na 120 A. więc na przyszłość już mam to zrobione, że będę miał każdy alternator na wtyczce że w razie szybkiej podmianki, jakiejś zmiany, podłączenie się pod inne źródło zawsze będę miał możliwość szybkiej zmiany więc to jest po prostu wtyczkami połączone plusa przez bezpiecznik, przez diody na bezpiecznik, na szynę plusową przekaźniczek zasilanie przekaźniczka dioda bezpiecznik i wyjście. niby nic skomplikowanego, ale troszeczkę to trwało, żeby dojść no i macie też kolorami zrobione, jakbyście chcieli mieć ten sam przyrządacz tutaj tego typu, to macie przynajmniej już kolorami oznaczone, gdzie co jest. A reszta wedle instrukcji od całego urządzenia. Więc praktycznie to jest tyle. Zaczynam pracować nad wersją 2. Ona będzie troszeczkę już inna, bo to co widzicie to jest wersja, wersja 1C, bo tutaj już były wprowadzone udogodnienia. Dla eksploatacji i dalszego rozwoju. Więc nic. To było tyle. Jakby były pytania, pytajcie śmiało. W opisie będę starał się jeszcze opisać co i jak. Więc pytajcie, odpowiem. życie prędzej czy później. I możecie działać na własną rękę, żeby nie marnować pieniądze, bo kilka rzeczy kupowałem, które były zbyteczne. Więc. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, cześć!